Kawa, kafe Mauro, latte w sympatycznej kawiarence, miniatur w kowarach. Oczywiście, miniatury dolnego Śląska. A ciepła kawka w taki zimowy dzień. Jeszcze jest czekoladka do tego. Pokaż czekoladkę. Cze Także zabi zabieramy się do wypicia kawki